jakiś czas temu napisałem na blogu taki wpis o tym jakie są kanały komunikacji i w jakiej kolejności ich używać i do czego zawsze e-mail będzie najlepszy. Czuł! nie! Otóż o 8.30 w momencie kiedy już właściwie byłem w drzwiach i wychodziłem z domu Coś tknęło i sprawdziłem pocztę. Normalnie tego rano nie robię ale tym razem jakoś tak, nie wiem, jakbym coś przeczuwał. Patrzę, a tam pstryk przed minuty, mail od mojego brata. Weź, wydrukuj mi taką umowę, bo ja dopóki się z Tobą dzisiaj o 13 nie spotkam, to nie będę w okolicy drukarki i mi się przyda. Jak się spotkamy, to mi ją dasz. No i miał szczęście, że odebrałem tego maila. Później jeszcze sprawdziłem to minutę, potem jeszcze mi wpisał na slaku to samo. To no już trochę mądrzej, bo o ile opowiadomienia e-maili mam wyłączone, to powiadamienia Slacka mam włączone, więc tutaj dotarłoby to opowiadomienie. No Ale tak sobie myślę, no kurde... On sobie zdaje sprawę z tego, że ja między 8 a 8.30 to tak wychodzę do pracy, a jak nie to... Janek, zdaj sobie sprawę! Jeżeli wtedy do mnie ma jakiś biznes, to powinien do mnie po prostu zadzwonić. Jestem trochę w szoku, bo... Ludzie coraz mniej dzwonią do siebie, zauważyliście to? Ludzie coraz mniej dzwonią do siebie, zauważyliście to? To jest wina tej technologii, która się tam rozwija, nie te czaty, boty inteligentne i takie różne rzeczy. Mnóstwo komunikatorów, spójrzcie ile macie możliwości wysłania komuś wiadomości tekstowej. SMS, Messenger Facebooka, Whatsapp, Slack. I jeszcze 500 innych. Kiedyś jeszcze było gadu-gadu. No właśnie. Ludzie się ostatnio tak strasznie przyzwyczaili do tego, żeby komunikować tekstowo, że coraz mniej do siebie dzwonią. Podczas gdy telefon, w sytuacji, w której masz coś pilnego do załatwienia, jest najlepszą metodą komunikacji, bo daje Ci dwie rzeczy. Po pierwsze, daje Ci pewność, że osoba po drugiej stronie odebrała komunikat, no bo jak odebrała telefon i po drugie, mamy możliwość dogadania się od razu odnośnie tego, kiedy to będzie zrobione i czy w ogóle będzie zrobione. No ale pamiętajcie, do komunikacji rzeczy pilnych zawsze telefon będzie najlepszy. No mój brat ma wyjątkowe szczęście, załapie się znowu na vloga. Właśnie idę się z nim spotkać na obiedzie i Dzisiaj jest piękna pogoda w Warszawie. Jest super. Bardzo panu dziękuję, że mnie nie przejechał tam na przejściu. A, no, to jest... Również... o, oczywiście jak po prostu zacząłem to zgłacać, to nie, nie, tak byłem, to już no, wygląda. Tak no i ja się udawał, zrób mi to. Jak... No tak, no. No. no, no? Mamy pana płaszcza. Co mi pan, co pan zrobi? Berries? Co pan mi passela? zrobi? Gitara <gania> obita i co pan mi zrobi? Chciałem mieć tutaj na przykład, któreś nie będzie... Słuchaj, ślis. to jest samolicy. Nie mamy Brakuje fajnego sklepu z whisky w centrum Warszawy. A gdzie? Gdzie w Ursusie jest sklep z whisky? Odpowiadaj. No ten tam, co... To, to... A Synu jest, ma... no pewnie, że tak, ale to no, nie jest fajny, w sensie... No jakby ci to powiedzieć, tam jest dobra selekcja. O. Ale sam sklep to jest taki blaszak postawiony przy domu. Tam A byłeś nie, kiedyś? Nie. Jest tylko taki kontuarek wystawiony przed tymi takimi wielkimi półkami magazynowymi. raczej tylko strona jest zrobiona tak na ciepło, odrębnianą tak, tak to... A tam nasz, w magazynie ci gościu sprzedaje, ale wiesz, do ceny mają takie, że ja się wcale nie dziwię, że tam mają magazyn. Ale jest jeszcze taniej, gdzie to było? Gdzie... W, tym, w Puławach. W Puławach. Oni nie, w Puławach nie wiedzieli, co mają na półce. O, zobaczymy jaki rękawic używa Ach, jeździ po warszawsku, warszawiaku.